Kolejna katedra w Aberdeen, w Szkocji zfilmowana od strony Old Aberdeen Jej okolica wygląda tak Duży, wysoki kamienny mur a tutaj jakiś lokalny cmentarz Tak wygląda jeden z cmentarzy w Szkocji Nagrobki bardzo proste ale większość z kamienia Miejscowy cmentarz Stary Aberdeen Szkocja Już niedaleko katedry Tyły katedry Aberdeen, Szkocja St. Marges.